Czy ty tego chcesz? Obok ciebie ludzie ciągle się kierują. Na tych dni nie są i nie będą też. Życie ciągle pokazuje, czym jest grana. Na twoje nieszczęście ty mi właśnie grasz. Życie czy Wszędzie Przędzie kwasy, i Jedynie z stwasy wartości Jedyne słuszne ciągle wbajają ci Moldując indywidualność zarodków Nie, ja na to nigdy nie pozwolę im Lecz jest w sposób naukować Głosu radę mam Znajdź sobie MACHEWKĘ Zawsze czci mi ją i obozwierca uchwaniem Zasz wspomnań wspaniażą MACHEWKĘ Ich darf heute spanische Machfke. Chi ona żyć pozwoli ci, trzyma rękę, trzyma Ona szczęście dała mi, trzyma rękę, trzyma Ona żyć pozwoli ci, trzyma rękę, trzyma Ona szczęście dała mi, trzyma rękę, marchewkę, ona żyć pozwoli ci ści, marchewkę, ści marchewkę, ści marchewkę, ona szczęście dała mi, ści marchewkę, ści marchewkę, ści